w polskim kraju, w którym Konstytucja rozpoczyna się od w imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jednego. Bo dokładnie zaczął, w Dokładnie tak się zaczęło, w której do Konstytucji jest zapisana szczególna rola Kościoła a W tym kraju przegłosowano zmianę definicji małżeństwa. Zmiany w taki oto sposób, że dwóch mężczyzn na dwie kobiety będą mogły zawrzeć związek małżeński, że dwóch mężczyzn na dwie kobiety będą mogli adoptować dziecko a i nikt nie będzie miał prawa tego dłucia. Ale to jest tylko jeden objaw w to nie jest jeden kraj. w sobie, że w większości krajów europejskich, Europy Zachodniej takie przepisy już funkcjonują. Ale to nie jest jedyny objaw w to nie jest jedyny objaw w głóżu, szczególnie inne dane statystyczne. Belgii na 100 zawartych małżeństw rozkłada się 70. W Stanach Zjednoczonych na 100 zawartych małżeństw składa się 50. W Polsce na 100 zawartych małżeństw składa się 35. I to jest być może o wiele ważniejszość jest. Być może o wiele większe, dłuża, bo to oznacza, że ogromna część dzieci Wychowuje się poza kontekstem naturalnej rodziny. Wychowuje się bez ojca. A to jest dramat nie tylko psychologiczny, ale również wychowy. W amerykańskich badaniach nad dziećmi dorosłymi, już dzieci dorosłych, rozwiedzianych, badaczki starowy, również pytanie o Boga. I trzeba sobie uświadomić, że osoby, które wychowywały się Miało o wiele większą trudność w odpowiedzeniu na pytanie, kim jest Bóg Ojciec, niż ten, które wychowywało się w I normalnie. I nie ma w tym nic zastępującego. Pierwszym obrazem, jaki mamy, kiedy wypowiadamy Ojcze, nasz, jest wizerunek naszego Ojca. to jest trudne dla ojców. Bo trzeba sobie uświadomić, że wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze, nasze zaniedbania odbiją się, przynajmniej na początku na naszej relacji naszych dzieci z Panem Bogiem. Pan Bóg oczywiście tworzy e, rozbić W na nasze grzechy. Rozwój duchowy naszych dzieci będzie oczywiście polegał także na przezwyciężaniu tego obrazu. Bo przecież każdy ojciec jest przeszły I każdy ojciec ma Ale pierwszym obrazem będzie nasz Jeśli nas nie ma, to nie ma tego pierwszego obrazu. Jeśli nie ma Ojców, to cóż dla dziecka znaczy obraz o świętej rodziny? I to jest miara Boże, to jest w obraz. Ale dzisiejsza Babia ja mówi, nie musimy się bać góry. Ona szaleje, świat jest jak jest od wcale się tak bardzo nie zmienia. Zawsze wziąć starożytne, że Musimy uświadomić sobie, że jeśli chodzi o poziom liczby rozwodów, to on mniej więcej taki sam. Jeśli chodzi o stosunek do życia poczętego, był on mniej więcej taki sam, tylko tam często zapytajmy dzieci, które się już narodziły. Techniki były mniej rozwinięte. Więc nie musimy się bać. Zamiast się bać, musimy podjąć nasze wyzwanie. Musimy podjąć wyzwanie bycia świadkami. Ewangelii małżeństwa i Ewangelii Rodziny. Bycia świadkami dobrej nowiny o tym, do czego nas, chrześcijan, nas chrześcijan żyjących w małżeństwie powołanym. Bo trzeba sobie uświadomić, małżeństwo, małżeństwo chrześcijańskie jest powołaniem. I jak każde powołanie chrześcijańskie, jak w każdym powołaniu chrześcijańskim jesteśmy powołani również do tego, żeby być świadkami. Już samo małżeństwo jest znakiem prawdy o Bogu. O tym, jaki jest Bóg. I nasze małżeństwa. My jesteśmy powołani do tego, żeby być znakiem prawdy o Bogu. Pierwszym znakiem chrześcijańskiego małżeństwa jest bycie znakiem prawdy o tym, Czym jest przymierze Boga i człowieka i jakie to jest przymierze? Bo warto sobie uświadomić, małżeństwo nie jest kontraktem. My często wchodząc w małżeństwo myślimy, traktujemy je jak kontrakt. No dogadujemy się, tak? Będziemy sobie pomagać, będziemy razem, będziemy się wspierać. I oczywiście mamy się nie wspierać, ale istotą kontraktu jest to, że kontrakt może zostać rozwiązany. Jeśli jedna ze stron nie dotrzymuje warunków kontraktu. Ale w małżeństwie tak nie jest. Bo małżeństwo nie jest kontraktem. Małżeństwo jest przymierzem. A czym jest przymierzem? Tak na, naprawdę poucza nas prób, zawierając przymierze najpierw z Izraelem, a potem z Uścioła. Tego przymierza nikt i nic nie może rozwiązać. Niewierność jednej ze stron. Zerwanie, czy chęć zerwania przymierza przez jedną ze stron nie niszczy przymierza. Ono trwa. Bóg chcąc pokazać Izraelowi, na czym polega jego przymierze, kazał wziąć sobie za żonę prostytut. Ja jestem, tak jak ja jestem z każdym oszczomym, niezależnie od tego, jak bardzo chcę sobie pójść. Zawsze. I małżeństwo jest, i ma być znakiem tej wierności. Dlatego jest nierozerwane. Nikt i nic nie może zerwać ważnie zawartego małżeństwa. I nie mam takiej władzy na ziemi. I na niebie która może zerwać ważnie zawarte małżeństwo. Nawet papież nie ma władzy, żeby orzec, że ważnie zawarte małżeństwo jest nieważne, że go nie było. Dlaczego? No właśnie dlatego, że małżeństwo ma być znakiem wierności Boga. I nie ma znaczenia, co zrobiła druga strona. Nie ma znaczenia, czy zostaliśmy skrzywdzeni, czy nie. Bo to my osobiście zostaliśmy wezwani do wierności. I z wierności Bogu nie zwalnia nas na wierność drugiej strony. Pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, którą to wierzyła. W moja żona, moja Małgosia, była w czwartej ciążki. I on, a ta dziewczyna była położona i odpowiedzieć nie, wiesz, czekamy na czwarte dziecko. No wy nie czekacie, On Macie czwarte dziecko. W momencie, kiedy to dziecko się poczęło, wy już jesteście rodzicami czwartego dziecka. Nie czekacie. Ja czekam na trzecie. I mówię, Monika, no to na co czekasz? Do roboty i no, będziecie mieć trzecie. No mówię, wiesz, czeka, masz mąż do mnie wróci, bo 10 lat temu będę mnie odszedł. Ja mówię, naprawdę czekasz na niego, naprawdę go wszyscy oczywiście zawarliśmy przymierze. Przed Bogiem obiecałem że go bo nie opuszczę aż do śmierci i że będę go kochać aż do śmierci. Czekam, nie będzie łatwo. To będzie wyzwanie. Nie wiem, jak się zachowa, ale wiem, że muszę na niego czekać. I powiem tak, to jej zdanie było jednym z najpiękniejszych świadectw miłości, jak kiedykolwiek słyszałem. Tam nie było żadnego. Ona już nic od Niego nie mogła dostać. To, co od Niego dostała, to ból, to była niewierność, to była sprawa. Ale Jej miłość jest znakiem miłości Boga do człowieka. Oczywiście analogicznie, oczywiście ułomne. ale tak, Bóg nas słucha. Czeka na nas, jak ta dziewczyna czekała na swojego męża. I zawsze, tylko po duźnieniu od niej, On na pewno nie będzie miał problemu z serdecznego. Papież Franciszek mówi, to nie Bóg męczy się wybaczaniem. nosi nigdy nie zmęczy wybaczaniem. To my się czasem męczymy proszeniem o przebaczenie. I te mają być nasze małżeństwa. Mają być znakiem przebaczenia. Znakiem możliwości pojednania. Nasz Bóg nie powołał do tego, żebyśmy byli doskonałymi. Nic takiego jak dosłownaby mąż nie istnieje. Być może istnieje doskonała żona, ale jest to również Nie ma takiego bytu w przypadku. Więc musimy sobie wybaczać. Musimy być znakiem tego, że chrześcijanie to są ci, którzy sobie wybaczają. Którzy potrafią się jechać. Chrześcijanie nie są ludźmi, którzy się nie kłócą. Którzy się nie sprzeczają, którzy nie mają problemu. To są ludzie, którzy potrafią sobie przebaczyć. Święty Paweł Apostol w liście do Efezjan mówi: gniewajcie się. Już nie mówi do nas, nie gniewajcie się, bo Bóg się zawsze sympatyczni, nimi, krzeszni, kulturalni. Nie mówi: gniewajcie się. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest żelazna zasada, którą mamy w domu. Kłusimy się, a jesteśmy we dwoje Takimi naprawdę festami jak się już użymy, to się naprawdę włożymy. I zanim jeszcze Pan Franciszek powiedział, że jak się uczcić, że jak się małżonkowie gruszą, to mogą rzucać z to myśmy już z Mieliśmy w domu zestaw festukowych, żeby się nie długnął. To jest dużo tańsze rozwiązanie, właśnie to jak się rzuzamy. Ale mieliśmy jedną zasadę zawsze. Nie kładliśmy się spać. Dopóki się nie pojednolicie. Czasami to znaczy, że powinniśmy się spać dnia następnego, to jakbyśmy trochę płodsi. A teraz, jak jesteśmy trochę jest starsi, to się wchodzimy zawsze po drugiej. Jak się już wrócimy, to nie brzmi, że zaczynamy się, się spać i że rano dzieci staną, no to trochę, do niej trzeba się pojednać. Dlaczego tego samego dnia, dlaczego zanim zajdzie słońce? Dlatego, że my mamy i mężczyźni, i kobiety. Może kobiety trochę bardziej, ale w tym momencie nie ma znaczenia. Obie strony, obie półcie mają tą samą w komunikacji my bardzo często słyszymy nie to, co ktoś powiedział, tylko to, co uważamy, że on chciał powiedzieć. Bardzo często mąż wie, do żony mówi, a ona słyszy coś zupełnie innego. I potem mu tłumaczy, nawet jeśli tak nie powiedziałeś, to na pewno chciałeś tak powiedzieć. I trzy dni później my już nie pojdziemy, kto co komu powiedział. Już nie będzie wiadomo, co to powiedział naprawdę, co chciał powiedzieć, a co nam się tylko wydawało. To można jeszcze ewentualnie wyjaśnić tego samego dnia. Trzy dni później to się już zmieni. Na piana nerwów, piana wściekłości, czasem piana złości zmieni się zawsze I zdarcie tego będzie bardzo trudne. Wytarcie tego będzie prawie niemożliwe. Jeśli na razie na początku to będzie ciekawa warstwa. Ale jak ktoś nie sprzątał y, takiego fotelnika dziecięcego do jedzenia, przez tydzień tak kiedyś nie sprzątałem, to wie, że po tygodniu warstwa dziewczynka robi się was nie do Tydzień tylko nie sprzątałem, nic nie wiem, co by było, nie sprzątał przez miesiąc. Ale podejrzewam, że jeszcze lepiej. Więc dzisiaj i tego świata nawet będzie. Dzisiaj potrafimy się pogodzić. Dzisiaj potrafimy sobie wybaczyć. Dzisiaj potrafimy pójść dalej. Drugi element to jest przypominanie i uświadamianie, że chrześcijanie i że małżeństwo być jednością. Pan Bóg nie powiedział tego tak sobie. Jesteście jednym ciałem. Powiedział to naprawdę. A przecież... Taka uwaga na to, że może trzeba się wypróbować światą, trzeba się sprawdzić, czy my do siebie pasujemy. Otóż fizycznie każdy pasuje do każdego. Jak nie pasuje, to się pasuje. Natomiast psychicznie i duchowo nikt nie pasuje do nikogo. Nie ma takich dwóch ludzi, którzy do siebie pasują. Bo każdy jest egoistą w taki lub w inny sposób. Każdy ciągnie do siebie, każdy jest egocentrem. Jak jest twoje egoistą, to oni do siebie nie więc żeby się dopasować, trzeba właśnie nauczyć się tego budowania jedności. Trzeba właśnie nauczyć się tego, że się różnimy. Różnimy się nie tylko dlatego, że mamy różne drogi. Jesteśmy z różnych rodzin. Mamy różne doświadczenia. Ale również dlatego, że jesteśmy mężczyzną i kobietą. I już to stawia nas w różnych miejscach. Mężczyzna jest układem bardzo prostym, nieskomplikowanym. Został stworzony jako pierwszy, jako prototyp. Pan Bóg stworzył ten. Ten sam przycisk, ten, ten sam komunikat. Kochanie, pięknie dziś wyglądasz. W połowie cyklu na moją wrzątę działa fantastyczne. Jest cudowo. Ten sam komunikat pod koniec cyklu. Kochanie, pięknie wyglądasz. I czego się czekasz? Czego znowu ode mnie chłopie chcesz? to to naszą A jak mówię, że nie był zły, to znaczy, że był dobry. Niestety nie. Bo komunikat to jest nie tylko to, co ja nadaję na mężczyzn z drugą stronę, I ja się muszę tego tym I takie mają być nasze małżeństwa uczące się, odkrywające się, ale również akceptujące się. Ale również przezwyciężające się. I również obdarowujące siebie nawzajem. Mężczyzna musi się nauczyć. I mąż musi się nauczyć, że kobiecie trzeba okazywać żonie, trzeba okazywać swoją miłość codziennie. Nie wystarczy, że raz powiedział, że nie znam. Tylko kwiaty, tylko prezenty, tylko inne rzeczy, no może nie codziennie, prezenty od razu, ale Raz tylko to kwiaty mogą być. Ale kobieta również musi nauczyć się, że mężczyzna jest wzrokowcem i że jest grzechem przeciwko mężowi, Z to, że jest kobieta pana, że o siebie nie dba, że się dla niego nie umiera, że się dla niego nie maluje. Mąż ma do tego prawo. Tak jak żona ma prawo do tego, żeby ona żeby cały czas ją zdobyła. Żeby troszczył się o to, żeby ona wiedziała, że jest u Ale nie, żeby się myślało domyślić. I takie mają być nasze małżeństwo I trzeci element, to hmm. musi być przestrzeń, której mamy dla siebie czas. Jak się pytać może, to oni często mówią, że rzeczywiście codziennie ze sobą rozmawiamy. Codziennie. Ja czasami się dopytuję, a wczoraj, no wczoraj nie wyszło, a przedwczoraj, wczoraj, no. a trzy dni temu, ale tak mówię, to codziennie, tylko rzeczywiście przez ostatnie trzy dni nie było czasu. A trzy, cztery dni temu, a to już nie do niego. Ale nawet jeśli wczoraj, przedwczoraj i przed, przedwczoraj ze sobą rozmawialiśmy, to trzeba sobie zadać pytanie, o czym rozmawialiśmy. O zakupach, o rachunkach, o dzieciach, o pracy. A kiedy ostatnio rozmawialiśmy o sobie? O tym, co nas łączy albo o tym, co nas nie łączy? O tym, czego od siebie pragniemy i czy chcielibyśmy siebie oddarować. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy na, takie, na taką rozmowę czas? No i różnie z tym. Stąd mądrze. Kierownicy duchowni, mądrzy, terapeuci rodzinni mówią, są tylko dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo trzeba prowadzić w małżeństwie codziennie. Czyli znaleźć dwa w ciągu dnia, żeby codziennie ze sobą porozmawiać. Albo godzinę małżeństwa oraz podobnie. Tylko, że jak już ma być godzina małżeństwa oraz tygodniu, to ona musi być wpisana w kalendarz na twardy. I o takiej porze, tutaj się nie da zagadać. No no, przełożymy na następny tydzień. A może być w piątek o godzinie 4.30 rano. Albo sobota jeszcze o godzinie 4.30 rano. To jest trudna godzina, ale można przypuszczać, że raczej nikt w tym czasie nie będzie nas nie połączył. Miałem godzinę, herbatę, albo kawę, o 4.30 raczej kawę i rozmawiamy. Nie tylko u dzieciach, bo dzieci pójdą i ich nie będzie. Tylko o nas. A potem dzieci mają rozmać w naszej miłości. Pierwszą osobą w małżeństwie dla męża jest żona, nie dzieci. Pierwszą osobą w małżeństwie dla żony jest mąż, a nie dzieci. Bardzo często o tym zapominamy. Ale dla dzieci o wiele ważniejsza jest miłość rodziców między sobą. Niż miłości ludzi to Kultury, co nie znaczy, że jest małżonkiem, jakoby, dzieci. Ale mają pamiętać o tej hierarchii małżonek, jest już przed dzieci. dzieci są potem. I to jest pierwsza rzeczywistość, której znakiem ma być chrześcijańskie małżeństwo. Ale jest druga rzeczywistość. Otóż przypominając, zawierając chrześcijańskie małżeństwo, zobowiązujemy się również do tego, żeby być znakiem tego, że Bóg jest Bogiem życia. Nie jest Bogiem um, tylko jest Bogiem żywym. A świadectwem jest Bogiem stworzycielem, stwórcą. A świadectwem, znakiem tego małżeństwa jest to, że małżeństwo chrześcijańskie ma być otwarte na życie. Pamiętam ja kiedyś na pustelę w amerykańskiej parafii i do tej parafii wchodzi małżeństwo z 13-rokiem dzieci. Mętny odjazd. Wchodzą te dzieciaki po mnie i wszystkie mają no ja, dzieciaki. Z takich mem na Facebooku. Nie byłam w Tokio, ale za pełną tą No Ej, właśnie dzieci w Idę na... i tam, tam właśnie do no jak pamiętasz, w Kompletnie. Nie to zachwyciło. Ja strasznie tak podchodzę do nich i mówię, wow, ale fajnie. co otwarci. Jesteście. tylko no, dzieci właśnie. A on, ten facet, się na mnie spojrzał, jak na imbecyla i mówi, no to coś nie Normalne. Normalnie. Jesteśmy katolikami, więc jesteśmy otwarci na życie. Dokładnie tak. Jesteśmy katolikami, w związku z tym jesteśmy otwarci na życie. Tylko chłopak polega na tym, że my nawet mówimy przed obkarzem. Przyjmę po katolicku wychowam gotomstwo, któremu Pan tym nie obdarza. Ale w przeważającej Przekaż. większości przypadków myślimy o potomka. No bo w Polsce tak się przyjąło, że dziecko warto mieć. Jedno. Zaplanowane. Wtedy, kiedy nam jest potrzebne. I. i tyle. I oczywiście, jak się pyta, że się będą nie, to, to przesada, nie wolno tak mówić. No, ale ja pamiętam swoje doświadczenia. Kiedy nam się będzie po pierwsze, nie Na pierwszej 25 lat, już nie wow, nareszcie! Przy drugim, wszyscy zniknął. Porządku? Może parka będzie. Przy trzecim, wszyscy znajomie, tak, że katolicy, także korzący, katolicy mówi. ale tak. wkładliście, nie? No naprawdę, na Przy czwartym, słyszeliśmy, ale jak jak to możliwe? Jak to się stało? Moja żona jest upieluzowana, bardzo nieco mówiąc. Słuchajcie, czwarte dziecko odpoczyna się tak samo jak pierwsze. Technika się nie zmienia. A jak nie wiecie, jak pogręcznie do Wasy czwartej przyroda, wszystko jest zjaśnione. Przy piątym to już prawie nikt nic nie mówił. Mam kolegę, którego go. Przy siódmym dziecku przy obiedzie Szanowie, szanowie, profesorowie, architekci, lekarze. On wyszedł w marketingu. Nie się biorą dzieci. wszyscy się, że ma się do, do niego, ale... ale proszę Dlaczego? No się tak na nich spojrzał, że proszę państwa, popęd seksualny. Mnie też nie się jest co ja dzieci. Kiedy ja to nie bo my się czwarty tak dziecko ludzi. Nie patrzy się na środki zielona. Mówi, aha, Czwarta. A płciowo jak bo To nie wiedzie, czy nie było Ona mówi do mnie wtedy... "O, jaka równowaga uwaga, to już pan więcej nie będzie miała, prawda? Nie wiem, nie Przyroda nie znosi równowagi. I w tym momencie ona się zróbia w środku. I mówi do mnie, a żona? A co na to żona? Ja miałem na końcu języka stwierdzenie, proszę Pani, my katolicy, żon stanie się mną. Nie Pani, kneblujemy, wiążemy i muczynamy dzieci. Ale pomyślcie sobie, że nie mogę tego powiedzieć. Bo ona jest gotowa w to wierzyć. Więc pójdę tej, proszę Pani, żona też ma takie podejście. I ona mówi do mnie, "A, bo pewnie Państwo nie wiecie. Pewnie Państwo nie wiecie, są takie środki, które pozwalają mieć seksy nie dzieć. Nie będę nie przymali. Jeżeli Pani sądzi, że ja się z żoną cztery razy w życiu, to jest Pani po prostu drugiem. Ona mówi do mnie, to dlaczego? Dlatego, że my traktujemy dziecko jako dach. A ja nie znam ludzi, którzy jak dostają jednego Mercedesa, to był piora. Przy drugim mówią, no dobra, parka może będzie dwa Mercedesów dużo. ale przy trzecim mówią, o nie, nie wiadomo, nie ma wpadka. A przy czwartym ubierają się w kumowy kombinezon i szprycują chemią, żeby przypadkiem ktoś im tego Mercedesa nie dał. Nie ma takich ludzi. Albo traktujemy coś jako dar, albo nie. Albo modlimy się modlitwą o ojcze naszą, wierząc w to, co mówimy. Albo nie. A w modlitwie ojczyzny nasz mówimy bądź wola Twoja, nie moja. I to jest trudno, oczywiście. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest proste. Szczególnie trudne to jest dla tak kobiet. Bo trzecia, czwarta, czasem piąta ciąża, czy już, już nie mówiąc o szóstej czy siódmej, to jest często trud, bo te dzieciaki już biegają. Bo trzeba się nimi zająć. Bo trzeba się nimi zaopiekować. Bo czasem ta ciąża, ten stan błogosławiony wiąże się z cierpieniem, z chorobą, z ogromnym wysiłkiem. No tak, ale to jest współuczestnictwo w stworzeniu. Pan Bóg nas powołał, nas małżonków, do czegoś absolutnie niesamowitego. Do tego, żebyśmy współuczestniczyli w akcie stworzenia tylko w jakikolwiek sposób porównywalny z tym, co robimy. To jest akt, którego kapłan dokonuje na ołtarzu. Chleb i wino. Za sprawą ducha świętego staje się ciałem i krwią Chrystusa. My z elementów, aby z płynów fizjologicznych, powołujemy do istnienia. Małóż przyczyny, współprzyczyny z aktem stwórczym Pana Boga. Nowo, nieśmiertelnym nie ma i Nie ma większego ich i nie ma większego daru, o I oczywiście, a wielu rodziców myśli, to jest straszliwe myślenie, kiedy słucham tego że rodziców, wielu księży, jak myśli się, się okazane w co mówi, są takie rodziny? Nie muszę zrobić wszystko, żeby to jedno dziecko, to pierwsze dziecko nie poczuło, że przestało być jednakiem. Że mu nie było przykro. A to drugie, żeby nie czuło, że jest drugie. I rodzice no, się skinają, zaciskają zęby i robią swoje tajnady. Dzieci już nie będą jakiego jednaków, ale... Ale dla rodziców to jest absolutna masakra. Czasami kompletnie, ja Przychodzi do mnie komużanka i mówię, słuchaj, no mamy strasznie nieszczęście, to się przychodziło. Ja mówię, co się stało. No mówię, przyjęli nam drugie dziecko to on Państwo. Państwa. Ja mówię, no to fantastycznie, to uczuczy problem. Ona nam wiesz, bo, bo pierwsze, rodzimy, to bywa dla My teraz nie wiemy, co zrobić. Ja mówię, no ale jaki problem ma? No bo wiesz, co ten młodszy sobie pomyślił, że on jest gorszy, bo do Państwa. to ja mówię, nie wiesz, bo oczywiście przedszkolaki. To jest główne ich zajęcie. Siadają na nocnikach i mówią, a ty do jakiego przedszkola chodzisz? Oto Państwa głównie w ogóle To w ogóle jesteś kompletnie. a Nie rozmawiamy, nie ja wyjesz, nigdy nie słyszałem, ale może jakieś rozmawiamy. Ale to jest oczywiście pewna anegdota, ale ludzie tak myślą. Myślą sobie, trzeciego już nie wytrzyma. Z jednym jeszcze prawdziami, z dwójką. Lewo, ale trójki, jeżeli, jeśli się zdecydują, to rodzi się trzecie dziecko i nagle się okazuje, że wszystko robi się prostsze. Bo że się orientuje po trzech tygodniach, że nie da rady tak wybrać na jakieś dzieci, jakby obowiązuje. Nie da rady, po prostu. Nie da rady wszystkiego kontrolować, wszystkiego wiedzieć, wszystkiego sprawdzić. I jeszcze z każdym dzieckiem się tyle samo czasu robić. No co to i okazuje się, że dzieci i tak, oczywiście, z rodzicami ale i tak się kupują. Okazuje się, że rodzic nie musi być kolegą, nie musi być starszym bratem. może być tylko rodzicem. Bo to dzieci, bardzo, bardzo, bardzo moje dzieci, przykład mają problem, żeby się z kimś przez chwilę nie bawić. Żeby powiedzieć, że teraz chcę być sama. Sama. Natomiast tak, tutaj nie mają problemu z tym, żeby mieć sam. Szanowni najstarsza córka uczyła się jeździć na autorze dwa lata, a nie uczyła się jeździć na Wrocławiu, jak przyjechała do Stanówka. Druga, córka tylko młodsza, uczyła się jeździć na autorze Tywne, czy ja ją uczyłam jeździć na autorze Tywne. Po czym przyszedł do mnie syn, on, to jest taki układ Irishmaniski, w irlandzkim bliźniemkach, to znaczy rok po roku. Więc um, przed synem mówi: Zosia już jeździ, ja bym też nie jeździć. syn dobra, odkręcał się ułka, poczynał pan się noczny ułka i zadzwonił telefon. Odbieram telefon, kolega mówi, natychmiast musisz iść napisać tak. ja wiem, jak to tata idzie na pół godziny do domu, za pół godziny przyjdę i nauczę Cię je I mówię, ok. Poszedłem na pół godziny, za pół godziny wróciłem, tylko że Mikołaj już nie jeździł na pół godziny. Ponieważ nauczyłem my na nim jeździć starsze siostry. I ileś obowiązków rodziców, właśnie nie obowiązków, bo to nie są nasze obowiązki, to są zadania rodzeństwa, nie rodziców. Bada. Robi się łatwiej. I jakby tego było, dzieci umacniają małżeństwo. I nie mówię tego po to, żeby ktoś umacniał małżeństwo dzieci, tylko po to, żeby pokazać Panu statystykę. Najczęściej w Polsce rozpadają się małżeństwa z jednym dzieckiem. 41% małżeństw z jednym dzieckiem się rozpada. Dlaczego jest więcej niż małżeństw bez dziennych? Bo Wobec to stara się 40%. Dlaczego tak jest? To wiele wskazuje na to, że dlatego, że jak, jak inne są w tej stronie, to winne słowo, stronę, powiedzmy więc zacznijmy od innych mężczyzn, żeby się żeby była własną pierwsza i męskie, a nie, nie kobiece. Otóż dlatego, że bardzo często mężczyźni nie szukają żony. Matki. Nowego, lepszego modelu martwi. Nowego, lepszego do z dodatkową opcją usług seksualnych. Oni nie przyjdzie do głowy, że on mają być głową rodziny, że on mają być odpowiedzialni, że on mają ożenić się być do tego, i być gotowi umrzeć dla swojej żony, a potem dla swoich dzieci. I mi się wydaje, że oni mają być nowo lepszą No i potem ta nowa, lepsza mamusia rodzina rodzi dziecko i oni się o nie. Wszystkości, czułości, ciepła, wszystkie które można, szczególnie w tym okresie, tuż po porodzie. I co wtedy trzeba zrobić? Na przykład, jak powinna sobie powiesić nad grzeczkiem dziecka, albo nad swoim, w zależności od tego, gdzie dziecko śpi, zdjęcie męża. Żeby za każdym razem, jak nagrodź do dziecka, powiedział, kto jest w tym Można to A musia przyjedzie do nas, a ty idź do swoich rodziców i tam z jego pracy. To jest najbardziej rybiejski słysz. Destrukcyjny i dla relacji ojca do dziecka. I dla relacji do życie. Ale idąc dalej, z dwójką dzieci, to jest bardzo ciekawe. Z dwójką dzieci rozkłada się już 25 tylko 25% małżeństw. Tylko w pomówaniu to 41 procentami to jest jednym dziecko. Z trójką. Dzieci rozpada się 4% małżeństwa. A z czwórką i więcej poniżej 1%. To nie znaczy, że nie rozpadają się. Niestety się rozpadają. No ale 41%. I no. 1% no. to jest uśrodka zastępcze. Jak jak się nad no. ja tym zastanawiam, z żoną, to nie kochani, zobacz, to jest dowód na to, że Karol Wójtrom miał rację w technologii małżeństwa. Że jak jest To jest jedna z możliwości, jest jeszcze druga. Jak ktoś ma szkółkę albo więcej dzieci, to zwyczajnie nie ma czasu na wychody. Coś w tym jest. Ale przecież żyjemy nie po to, żeby tracić czas na wychodzenie. Żyjemy po to, żeby iść do nieba. Największym triumfem Szatana, jak kryje, jest to, że On nas przekonał, że nasze życie jest wycieczką krwawistwa. Mamy się tak przemieszczać, począć drinka, wybić, Pepsi, on jakby sobie na kasanie, położyć się na hamaku, albo na tym. Nie, życie nie jest i nigdy nie było w chrześcijańskiej myśli spacerem, wycieczką wydawczą, albo funduszem w czasów pracowniczych. Nasze życie jest walką. I mamy walczyć. Walczyć o odwagę przyjęcie dziecka. Walczyć o odwagę w otwarciu się na życie. Walczyć o to, żeby codziennie rano stawać się lepszym mężem lepszym ojcem. I żeby lepiej wypełniać tą funkcję. I to się ma dzieć od pierwszego momentu naszego dnia. Nasze życie ma być, można powiedzieć, usłane aktami ascezy. Święty rozmawia jest mówi. Najlepszy akt ascezy to jest taki który umartwia mnie, a nie inni. A jeśli jak sprawia przyjemność no to już jest w ogóle fakt, jest, jest, jest. Więc jeśli nie coś umartwia, a żoniec sprawia to przyjemność, no to trzeba to zrobić. Dwa przykłady. Dla jest... dla mnie. Jak rząd jest trudne Jak żonie sprawia przyjemność, że ja sprzątnę, to sprzątam. Tylko teraz onat żona. Mężczyzna, jak to wiedli, ale naukowcy widzi gorzej niż kobiety, Albo powiedzmy inaczej. W związku z tym, jak facet sprzątnie, to w statystycznie w większości przypadków przychodzi kobieta i uważa, że nie zostało sprzątnie. Albo zostało sprzątnięte źle. Co wtedy robi kobieta? No nie się nie ułatwia. Tylko zaspokaja, przepraszam, że tak mówię, ale zaspokaja swoje Czyli poprawia nie ma, już powiem, wiem, że to jest tylko tak? ale też jest to kupota, przepraszam. Dlaczego? Do tego, że mąż w piątym razie już nie będzie sprzątnięty. Będzie wolał wysłuchać nieprzenia, że nie zostały sprzątnięte, niż patrzeć się, jak dwa razy jest robione to samo. No bo po co ja mam sprzątać, jak żona połączy, ich w nim Dwa razy to samo. To lepiej niech pomędzi i nie więc ascezą kobiety jest zaakceptować, że zostało to zrobione tak, jak był to w stanie zrobić mąż. To też jest asceza. Też jest umartwienie. I powstrzymać się od komentarza. czasami nawet kobieta sprzątnie za to z konatury. Więc asceza to jest coś, co mnie umartwia. A drugiej strony sprawia przyjemność. Nie ma lepszej. Ale tej ascezy nie będzie, jeśli nie będzie już takich mniejszych ćwiczeń asytycznych. Moim ulubionym ćwiczeniem w jest chwila bohaterstwa. Chwila bohaterstwa to jest ustawienie budzika na konkretną godzinę i wstanie w momencie, w którym mu zadzwoni. Nie że wciskam trzema. Jeszcze 10 minut. Jeszcze 15. nawet dobra, jeszcze 20. Nie, dzwoni, a ja wstaję, żegnam się, no żegnam się z uczniów i idę się połapić. Nic lepiej ustawiamy. Ale wszystkie te rzeczy, o których mówię, nie będą możliwe bez dwóch rzeczy. Tak. Pierwszą z nich jest wspólna modlitwa całej rodziny, Małżeństwo i dzieci. Małżonkowie są powołani do tego, żeby się razem odwiedzić. Razem z dziećmi. Nie nauczą się nasze dzieci. Nie będą wiedzieć, czym jest modlitwa, jeśli nie zobaczą rodziców, którzy się mogli. W tym być może przede wszystkim ojca. Bo matkę to dzieci jeszcze czasem widzą się Ojca niestety nie, wydarzacie. Więc przede wszystkim, że nie mogły twoje. Kredywamy razem i modlimy się z dziećmi. Albo siadamy i odmawiamy dużo Każde z dzieci, każdy z nas ma w swojej tence. Mówi o tym, co robi, A potem ojciec błogosławił. Nam ze znaku błogosławieństwa zostało już w sumie w tradycji te znaki, jak przychodzą w Łodzi i ojciec i matka błogosławią ich na drogę małżeństwa. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie błogosławili, szczególnie mężczyźni. Ojcowie, ale mamy też codziennie naszych dzieci. Kiedy dziecko przychodzi wieczorem po czytaniu to nałóżmy na jeden sposób. I wypowiedzmy krótką modlitwę. Niech Cię Pan błogosławi i niech Cię strzeże. Niechaj Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. I uczyńmy znak krzyżony, jak człowiek. Choćby po to, to, żeby w ten sposób przeciwdziałać tym wszystkim złym słowom, które naszym w naszym On nam się. No, well, no. jest zmartwieniem dla rodziców. Opinia, że da się zastosować chwilę bohaterską wobec dzieci jest naiwna I groźna.. Więc... Ale idziemy samochodem, przyjdziemy do szkoły przystojemy, to nie można z nimi odmówić macierza. Wierzę w Boga, w nas, któraś a nie na Boże. Jaki problem wezwać naszą chroną? I wieczorem pytanie musimy powiedzieć, co Was boli. Nie ma lepszej lekcji dla rodziców. Bo no, są rzeczy że a na modlitwie powie. I powie, co je, co je wolno, i powie, o co prosi, i powie, czego potrzebuje. A potem przyzywają naszych patronów, bo przecież nie jesteśmy sami. Nasze dzieci i my mamy świętych patronów. To czasem jest śmieszne, nasze dzieciaki zawsze mówią, jeszcze ja, jeszcze ja. To znaczy, że trzeba jeszcze się rozwiać jakiś znaczy, święty, ja nie Jak się nie powie święty, na nie jest dlaczego nie, nie, nie było. Życzę swoim dzieciom, żeby kiedyś było świętym. Ale... Zacznę... I koniecznie kanalizowanym, żeby mógł komuś na nie A to jest tylko jeden. Drugiej wymiarie musimy mieć czas na modlitwę. Swoją osobistą. My musimy się tać modlić sami. Nie tylko z dwóch ale znaleźć czas na modlitwę moją. Nastaniecie sam na sam Kiedyś... Błogosławiodna parwala ja w Polsce